Pojedynczy, nieważki element. Pierwszy liść na drodze po chwili staje się bazą większej, potężniejszej całości. Widzisz to sercem? Dlaczego przechodzisz przez tą właśnie furtkę? Otwierasz te, a nie inne drzwi. jak zatrzymać w kadrze mgnienie pomiędzy spojrzeniem a zachwytem. Światło i cień I jedno i drugie służą Ci. I chłód i ogień pracują dla Ciebie. Jak daleko od akordu do piosenki. Od próby mikrofonu do koncertu. Od koncertu do autorskiego albumu muzycznego. Ten moment, kiedy trzymasz w ręku nową książkę, a już po chwili czytasz ją dziecku, albo z dzieckiem. A kiedy zakładasz słuchawki, to czy słyszysz siebie lepiej? Kogo naprawdę słyszysz? Ten czas pomiędzy pytaniem a odpowiedzią. Ta cisza gdy zbierasz myśli i nabierasz powietrza, ile trwa. Od sali pustej do sali wypełnionej do ostatniego miejsca. Jak daleko? To wszystko, co zaprojektowałeś, skonstruowałeś, zbudowałeś, to nie jest Twoje ostatnie słowo. Zostaw po sobie ślad. Podpisz się pod tym, co dla Ciebie ważne. Dziękujemy, że byłeś z nami na Polanie Kultury w 2021 roku. W samym środku lasu odległości między poruszeniem a dziełem. Zostań z nami jeszcze.